Hello, hello, dobra, drobny bonus, czy warto jeszcze zakładać fanpage na Facebooku? Tu pada sakramentalne, to zależy, to znaczy to zależy kto jest naszym odbiorcą i czy jest aktywny na Facebooku i do czego nam Facebook będzie potrzebny dokładnie, czemu nasz odbiorca, dany człowiek miałby wejść na Facebooka. Może być tak, że zakładamy fanpage na przykład tylko po to, żeby służył nam do tworzenia reklam i wtedy strona sama w sobie nie jest wybitnie aktywna, widoczny sposób, natomiast shadow posty, czyli posty wrzucane przez menedżera reklam, które trafiają do konkretnych grup, już oczywiście płatne, jak najbardziej. Czy warto jeszcze zakładać? To zależy, czy, czy ludzie, do których chcemy trafić są w ekosystemie Facebooka i nie mówmy szumnie, tłumnie, że są wszyscy. Może być tak, że ich tam po prostu nie ma. Nie wiem. Jak zwiększyć zasięgi za darmo? A zaprzyjaźnić się z EdgeRankiem, z algorytmem Edrank, budować zaangażowanie odbiorców na różne sposoby. Tu, tu, tu jest klucz. Jakby wszyscy wiemy, że należy budować zaangażowanie odbiorców. Wszyscy wiemy i wszyscy mamy trochę tego hasła dość, więc skupmy się na różnorodności. Zobaczmy, co ludzie bardziej lubią. Czy lubią bardziej materiały wideo od nas? Dbajmy wtedy o napisy. Znaczna część ruchu w internecie jest bez audio, tak? Sam, na przykład nie wiem, oglądamy w metrze, czy w tramwaju, w autobusie, nie wiem, jadąc koleją, więc napisy są tutaj bardzo istotne. Dbajmy o to, żeby pojawiły się częste relacje. Zobaczmy, czy chatbot nie będzie dobrym pomysłem, jaką mapa po tym, czym się zajmujemy, co tworzymy. Próbujmy wywołać różne reakcje emocjonalne w odbiorcy, by w różny sposób, różnorodny sposób go po prostu zaangażować. Jak zwiększyć zaangażowanie obserwujących, tak, skoro już wiemy, że mamy ich zaangażować. Jak zwiększyć to zaangażowanie? Zobaczmy, co chwyciło. Jeżeli wiemy, że chwycił temat w ostatnich tygodniach posta, który wpisaliśmy, który był emocjonalny, na przykład. Albo posta, który był udostępnieniem czegoś śmiesznego. Zobaczmy, co chwyciło. Dbajmy o pewną taką równowagę pomiędzy rozrywką, edukacją, a informowaniem. Nie róbmy z naszych stron słupów ogłoszeń, ale jeżeli nie jesteśmy klubem kabaretowym, to nie róbmy też z tego takiej tylko i wyłącznie pustej, luźnej rozrywki. Nie może być rozrywka inteligentna. Znów, klucz jest taki, żeby zrozumieć, co naszego odbiorcę interesuje, gdzie spędza wolny czas, jakie ma nawyki, jakie ma postawy, co lubi, czego nie lubi, co go wnerwia, na czym mu zależy, co jest dla niego ważne itd bo dzięki temu wiemy, jak to niego mówić, a jak wiemy, jak to niego mówić, to jest nam łatwiej to zaangażowanie wzbudzić. Na pewno y, transmisje na żywo y, przeżywają w tym momencie y, wielką młodość, że tak powiem, i świeżość i one tutaj mogą być bardzo dużym wyznacznikiem, ale nie dla każdego. Być może mamy grupę odbiorczą, która woli bardziej słuchać podcastów. Facebook to zauważył, wprowadzając funkcję podcastów na razie jeszcze w Stanach Zjednoczonych, ale spodziewamy się, że gdzieś pewnie pod koniec tego roku albo w przyszłym roku ta funkcja dotrze i do Polski. Jeżeli mamy grupę odbiorczą, która wiemy, że lubi krótką formę, no to w tym momencie relacje tutaj są w pierwszym miejscu, a w drugim miejscu reelsy albo na odwrót. Poznajmy tego odbiorcę, zobaczmy co chwyciło, zróbcie analizę ostatniego miesiąca, zróbmy analizę ostatniego miesiąca tego, które posty u nas chwyciły, w jaki sposób, jakie były reakcje, jaka była godzina tej publikacji, kiedy ludzie byli najbardziej aktywni i tak dalej. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Warto zwrócić uwagę na to, że jak patrzycie w statystyki, w Insightie, patrzycie na statystyki godzinowe, to one są wyświetlane dla czasu atlantyckiego, nie europejskiego, więc może, możecie być zdziwieni, że wasi odbiorcy są najbardziej aktywni o drugiej w nocy. No nie, trzeba, trzeba tę wskazówkę trochę przesunąć. Czy uda mi się dotrzeć do, do większej liczby potencjalnych odbiorców? Tak? Nie? Nie wiem. Nie wiem, kim jesteś. Nie wiem, kim jesteś, w związku z tym nie wiem, czy ci się uda. Nie wiem, jaki nakład pracy wkładasz. Nie wiem, co to znaczy dotrzeć dla ciebie. To znaczy, czy, czy, czy to oznacza tylko zwiększenie wyświetlanności twoich postów, czy zaangażowania pod nimi. Dotrzeć do 100 tysięcy ludzi możemy za kilkadziesiąt złotych puszczając reklamę, która będzie skierowana na zasięgi. Możemy to zrobić. Czy na tym Ci zależy? Jak zwiększyć zasięgi na Facebooku i liczbę angażujących się w profil organizacji? Trochę już mamy o tym odpowiedzi. Ja bym zadał jeszcze jedno pytanie, dlaczego to jest dla Ciebie ważne? To znaczy, skupmy się, skup się bardziej na tym, żeby zatroszczyć się o tych, których masz tu i teraz. Skup się na tym, żeby ci, którzy do Ciebie przyszli, żeby oni byli zatroszczeni. Jeżeli widzisz, że jest mało reakcji, a masz, nie wiem, 200 czy 300 polubień, to jest wbrew pozorom całkiem dużo, to jest 200 czy 300 osób, które poświęciły swój czas na to, żeby Cię znaleźć w internecie i kliknąć lubię to albo obserwuj. Więc zatroszcz się o nich, na przykład wysyłając kilkusekundowe nagrania jako fanpage. Wyślij do kogoś jako fanpage nagranie z tekstem Cześć, cieszę się, że obserwujesz mnie od samego początku, chciałem Ci po prostu podziękować. Pozdrawiam, prezes. Tylko tyle. I zrób coś takiego. I ludzie będą zaskoczeni. Zwiększy to również, patrząc technicznie, zwiększy to wskaźnik y, aktywności pomiędzy y, pomiędzy Twoimi odbiorcami a Tobą. Co sprawi, że będą bardziej Cię widzieć. Jeżeli będą Cię lepiej widzieć, to automatycznie będziesz się częściej wyświetlać ich znajomym. Przynajmniej dopóki Discovery Engine nie przejmie kontroli. Czy da się zwiększyć zasięgi bez reklamy? Tak. Dbajmy o to, żeby nasi użytkownicy widzieli, że treści są na tyle uniwersalne i na tyle mm, wartościowe, żeby, yy, żeby mogli nas udostępniać, więc tak, da się. Czy wrzucać linki do treści posta, czy jednak w komentarzu? Generalnie yy, na, teraz nie pamiętam, chyba na Blueprincie? Albo na Engineering, gdzieś, yy, chyba na Engineering, na, na fanpage'u parę, yy, parę miesięcy temu czytałem informację, że algorytm sczytuje słowo link w komentarzu i sprawdza to, więc jakby bez znaczenia, z naciskiem jednak może lepiej w poście, dlatego, że jeśli wrzucamy to w komentarzu, a post jest udostępniany przez bardzo dużo ludzi, to czasami jest tak, że musimy specjalnie wykonać pracę pod hasłem, muszę kliknąć w ten post, tak? bo udostępniło go 5 6 osób, w związku z tym ja nie widzę komentarza stro komentarzy strony, widzę komentarze, mogę skomentować moich znajomych i dopiero muszę kliknąć w tę stronę, żeby, w post strony, żeby skomentować na stronie i tam muszę się dokopać do tego komentarza, więc to jest bez sensu robota dla, dla naszego odbiorcy, więc uszanujmy jego czas. Można też się pobawić w publikowanie postów przez menedżera reklam. Dzięki temu dostajemy możliwość zrobienia przycisku dedykowanego. Trzeba stworzyć reklamę, która jest... Reklamę, która będzie z celem ruch, skonfigurować całą reklamę w menedżerze reklam, zacząć ją publikować, ale spokojnie, mija kilka godzin zanim ona zostanie potwierdzona, więc możemy olać demografię i budżet, po prostu dobrze skonfigurujemy samą reklamę, czyli trzeci krok w tworzeniu, w tworzeniu kompozycji reklamowej. Następnie przechodzimy w posty strony i w menedżerze reklam. Jesteśmy w menedżerze reklam, w postach strony, publikujemy to na fanpage'u. Można jeszcze w ten sposób się pobawić. Konkrety. Jak, publikowanie, jak często, ile postów dziennie? Nie wiem. Jeden rabin powie tak, drugi powie nie. nie, za często, nie za rzadko. W tym sensie, że zależy od tego, jak Twój odbiorca y, lubi, ile czasu spędza na Facebooku, jakie formy woli bardziej. Y, ja wiem, że w kółko, w kółko jest to samo, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma jednej odpowiedzi. Ja na przykład jestem typem odbiorcy, który nie czyta za dużo na Facebooku. Ja w ogóle siedzę na Twitterze ostatnio częściej. I wolę materiały wideo, które mają tekst w sobie, bo nie zawsze mam, nie wiem, leci fajna muzyka. Wolę przeczytać te napisy niż sobie przerywać seans, że tak powiem. Patrz na to, jak Twoi odbiorcy reagują, patrz na to, jak są zaangażowani. Pomyśl też, czy, czy masz co publikować. Lepiej wrzucić 3-4 posty nawet na tydzień ale żeby one były mięsiste i zaskoczyły, nie rzucać 3-4 posty na dzień i żeby system nas uznał za spamerów. Co robić, by zwiększyć zasięgi na live'ach? Parę rzeczy można. Z jednej strony możemy pokusić się o to, żeby puścić reklamę w trakcie live'a po to, żeby live był promowany i, i to jest jedna rzecz. Druga sprawa, możemy zrobić live'a z kimś w kooperatywie. Wtedy automatycznie zwiększamy zasięg, po prostu angażując społeczność drugiego odbiorcy. Więc możemy to zrobić w ten, w ten sposób. Możemy zwiększyć zasięg przez zwiększenie zaangażowania, czyli zachęcać ludzi do tego, by komentowali, odnosić się do tych komentarzy, bo dzięki temu system widzi, że ta transmisja ma dużo reakcji, w związku z tym wyświetlają innym innym użytkownikom. Protip, jak już mamy transmisję na żywo zrobioną i ona, nie wiem, trwa na przykład 15 minut i ludzie tam witali się, nasi znajomi czy coś takiego i nie było ich tak strasznie dużo, możemy jako strona każdy z tych powitań skomentować. Pomimo tego, że odnieśliśmy się do nich na live'ie, możemy je skomentować jako strona, bo bardzo często ludzie będą na to odpowiadać, co przywróci, przywoła jeszcze raz ten post dalej. Jak kreować treści? Kiedy rodzaj, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców? Po pierwsze, wiedz do kogo robisz. I wtedy będziesz wiedzieć, co ten człowiek lubi, więc tu masz rodzaj. Eksperymentuj, testuj, baw się różnymi formatami, post z wieloma zdjęciami, transmisja na żywo, film, podcast, tekst długi, tekst ze zdjęciem, tekst bez zdjęcia, udostępnienie we, z wnętrza Facebooka, na przykład z innej strony, udostępnienie linka. Patrz na to, co twój odbiorca lubi, zrób personę i ją zrozum. Jak budować społeczność zaangażowaną? Dbajmy o tych, których mamy. To jest podstawowa rzecz. Dbajmy o tych, których mamy. Angażujmy się w troskę o ludzi, których już mamy, zamiast gonić za statystyką. Bo chyba nikt nie lubi tego, że operatorzy komórkowi najlepsze oferty mają dla nowych klientów, nie dbając o stałych. No więc nie bądźmy tacy w naszej komunikacji w mediach społecznościowych. Jak zwiększyć serce darczyńców? Bądź sobą, mów o rzeczach dla Ciebie ważnych i zapytaj jakiegoś doświadczonego fundraisera, jak to zrobić. Jak trafić do większej ilości osób, A po co? Nie, serio, Jakby, jaki jest tego cel? Jeśli już wiesz, jeżeli masz swoich ludzi, buduj ich, wzmacniaj ich, to, to Twoje plemię, tak? Te, te twoje wczesne, wcześniej innowatorzy, to Twoja wczesna większość, te Twoje najbliżsi Ci ludzie, wzmacniaj ich, dawaj im wiedzę, narzędzia bądź z nimi, mów o tym, co jest dla ciebie ważne, dziel się, buduj te relacje, buduj te więzi, no, bo potem to jest gonienie za statystyką. Bo możesz kupić bazę maili za kilka stów, wgrać ją jako LTV do Facebooka i wysłać tam reklamę, możesz puścić reklamę za 50 zł, czy za 100 zł, trafisz do, do, do większej ilości osób. Pytanie dlaczego, czemu do nich? Możesz wejść z kimś w kooperatywę, możesz promować się na innych grupach, możesz założyć samemu jakąś grupę. Sposobów jest masa, ale zacznijmy od tego, co już mamy. Czy do budowania zasięgu jest lepsza grupa czy fanpage? Fajne pytanie, bo Mark Zuckerberg powiedział jakiś czas temu, że chce, żeby grupy były sercem Facebooka i faktycznie zauważyliśmy przeniesienie w trendzie, że grupy miały większy zasięg, organiczny niż, niż strony. Jak jest teraz? Teraz jest trochę mieszanie, bo z wejściem Discovery Engine wszystko się zaczyna w ogóle bardzo mocno motać. Znów jest pytanie, co ma być celem tego? Czy celem ma być, nie wiem, sprzedaż, czy celem ma być konwersja, budowanie społeczności, bo budowanie zasięgu dla budowania zasięgu jest bez sensu. Pytanie, co my chcemy uzyskać? Generalnie tworzenie grupy ma więcej sensu yy, dlatego, że możemy, mamy większą kontrolę nad tym, co się dzieje wewnątrz grupy. E, możemy stworzyć też pewne uczucie inkluzywności. Jesteśmy tutaj ekskluzywności, przepraszam, jesteśmy częścią pewnej społeczności, tak? Bądź razem z nami. E, I możemy, mamy więcej kontroli nad tym ze stroną, jak ze stroną, bywa różnie, szczególnie gdy walczymy o statystykę. Więc tylko znowu pytanie jest, jaki jest dokładny cel? Najsensowniej jest założyć stronę, dbać o nią, ale jednocześnie publikować, założyć grupę pod tą stroną, bo zobacz na to z tej perspektywy. Treści, które pojawiają się na grupie mogą być świetnymi postami. Można wrzucić screena z komentarzami, i go udostępnić. Czemu nie? Jak dotrzeć do innej grupy niż obecnie mamy? Wydaje się absurdalne, ale pomagając zwierzętom bezdomnym wiem, że ci, co pomagają, to jedna grupa, a ci, którzy mogą po przeczytaniu pomóc być zainteresowani adopcją. Mm. Znalazłbym przede wszystkim jakieś grupki na Facebooku albo założył grupę do, do, do, do adopcji zwierząt. Można byłoby też zrobić jakąś taką edukację społeczną na zasadzie co powinniśmy wiedzieć adoptując zwierzęta, gdzie możemy to zrobić, jak to możemy zrobić, na co zwracać uwagę. Więc rozpuścić taki bardzo szeroki, bardzo szeroki, taką sieć zarzucić bardzo szeroką na zasadzie co powinniśmy wiedzieć, zobaczyć kto na to reaguje i o tych ludzi dbać I, i potem zobaczyć co ma więcej sensu, grupa, strona, nie wiem, mailing, cokolwiek takiego. Jak do nich dotrzeć? Na początek y, sugerowałbym znaleźć grupy y, adopcyjne, schroniska dla zwierząt, może na przykład ze schroniskiem porobić, y, y, porobić live'y, żeby podbić w ogóle zasięg, schroniska będą trafiać tak, w swoich odbiorcach do ludzi generalnie zatroskanych wrażliwością zwierząt, bo też jest kwestia tego, że zainteresowanie adopcją zwierzęcia to nie jest coś stałego, znaczy to nie jest takie zainteresowanie jak to, że nie wiem, interesuje się zwierzętami w ogóle, tak? Znaczy chodzi mi o to, że, że nie będzie za częstą sytuacją, że ktoś cały czas chce adoptować zwierzę jak już ma jedno i chce adoptować kolejne i kolejne i kolejne. W związku z tym tu potrzebujemy znaleźć punkty styku. Zróbcie personę osoby, która dokonała adopcji zwierzęcia. Zobaczcie, spróbujcie sobie ją zwizualizować albo zróbcie wywiad z takim człowiekiem, tak? Jakie ma życie, co lubi, czego nie lubi, co go zmotywowało do takiej decyzji, co go może odstraszyć, w jakie miejsca w sieci zagląda. Poszukajcie tych punktów styku i w tych punktach styku się pojawcie. Na przykład właśnie robiąc transmisję na żywo, nie wiem, dogadajcie się ze sklepem zoologicznym i zróbcie live'a na żywo, gdzie y, rozmawiacie właśnie o takich rzeczach, tak? Albo z weterynarzem, zaproście ludzi, którzy mogą, waszych odbiorców też jakoś tutaj, y, którzy mogą być w grupie y, waszych odbiorców, w sensie w grupie odbior, docelowej waszych odbiorców, mogą być ważni dla waszych odbiorców, to chciałem powiedzieć w tę stronę. W jaki sposób dotrzeć do potencjalnych tarczyńców naszych statutowych działań? Zróbcie ich personę. Zastanówcie się dla kogo istniejecie, dlaczego jesteście dla nich ważni. Zobaczcie czy są na Facebooku albo w innym ekosystemie. Ale najpierw w ogóle zwizualizujcie tego człowieka przed sobą. Jak poprawnie przygotować reklamę, aby nie przepalać środków? Jak zbudować proces reklam i postów, aby to było spójne? Po pierwsze zmienić myślenie. Reklama nie będzie incydentem, nie ma być incydentalna, to ma być kampania. Kampania to jest sekwencja czynności następujących po sobie, która ma nam dać określony rezultat. Więc rozpiszmy sobie, do jakiego działania chcemy doprowadzić naszego odbiorcę. Następnie zastanówmy się, kim on jest, czyli zróbmy porządną personę i poróbmy trochę testów. System reklamowy uczy się po siedmiu dniach mniej więcej dopiero, więc warto, warto mieć to w tyle głowy, żeby w ogóle zrozumieć, jak jak działa nasza grupa docelowa w systemie reklamowym. Potrzebujemy kilka dni samych testów, zanim w ogóle wejdziemy na głębsze wody. Chyba, że mamy te grupy już dobrze przebadaną albo jest agencja czy ktoś z zewnątrz, kto już ma te grupy dobrze, dobrze opracowane. Reklama powinna chwytać za serce, powinna być, powinna pobudzać emocje, powinna być mało, mało racjonalna, bardziej taka właśnie instynktowna, adresować te limbiczne obszary mózgu. Tu teoria McLeana się kłania. No, a potem zbuduj proces, tak jak właśnie piszesz. Proces, nie, nie, nie segment, tak? Może być tak, że, że kampania reklamowa w ogóle nie będzie się pojawiała na, na, na, na stronie, bo, bo to są shadow posty, ich nie widać. No, są, ich je widać tylko, widzi tylko ten, kto, kto chce, je, kto ma je widzieć, tak? Na tej zasadzie. Ile czasu i energii warto poświęcić na działania w mediach społecznościowych? Ile możesz? Ile uważasz za potrzebne? Ile uważasz za konieczne? Nie powiem Ci 5 godzin i 500 kilokalorii, bo, bo po prostu nie wiem. Jeżeli możesz pozwolić sobie na godzinę dziennie, zrób godzinę dziennie. Jeżeli możesz po pozwolić na pół dnia, zrób pół dnia. Jeśli możesz pozwolić sobie na jeden dzień w tygodniu, to przez jeden dzień w tygodniu zaplanuj sobie posty, które opublikujesz w, w następnym tygodniu. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że ten, yy, ta seria Q&A yy, choć trochę bardziej pomoże Wam w rozwoju Waszych organizacji. Do zobaczenia. FaniMani.pl – wiele okazji do pomagania.